Odpalam se kompa, ogarniam te nuty Nie czekam na bici, na to mi pomaga Lecę sobie kładem ja, macha Suzuki Ważna jest moc, nie prędkość Po terenach nie pojedziesz szybko Ale za to teledys ogarniam fest To dla was dobry gest F Studio i Audition Odpalam i to ogarniam Lubię kręcić filmy, również teledyski Montaż i grafika to moja praktyka Oprócz grania w gry lubię też pisać Fity. I zdobywać coraz większe kwity Mimo to, że nuty są krótkie i czasem nie wychodzą Mnie to nie smuci, coraz więcej czasu na to poświęcam Coraz lepsze wyświetlenia Nikt ten kanał się rozwija i na YouTubie się ostro wybija jak Kończę ten rap i robię przy tym dop